Zapytanie mojego widza. Zgubiłem prawo jazdy, które było terminowe na 5 lat i nie zostało odnowione w przeciągu roku. Ten rok chodzi o to, że teoretycznie w ciągu roku może stracić uprawnienia. Minęło około 2 lata od terminu badań. Co w moim przypadku zrobić, aby jednocześnie wyrobić i odświeżyć dokument? I sprawa tutaj jest dla ciebie bardzo prosta. Po prostu pójdź do lekarza uprawnionego do badań kierowców z identycznymi kompetencjami jak moje, poddaj się badaniu lekarskiemu i dostaniesz orzeczenie lekarskie w celu przedłużenia prawo jazdy. Bierzesz to orzeczenie, idziesz z pozytywnym do Wydziału Komunikacji, składasz wniosek ze zdjęciem i po wniesieniu stosownych opłat za parę dni otrzymasz nowy dokument i aby było jasne, nie musisz robić powtórnego egzaminu państwowego na prawo jazdy. Przypuszczam, że w przypadku zgubionego poprzedniego prawka będziesz musiał napisać jakieś oświadczenie, czy w jakiś inny sposób zgłosić ten fakt. Wprawdzie to prawko jest nieważne, no ale ktoś tam od biedy mógłby się nim w jakimś innym celu y, posługiwać. Częsty błąd popełniany mm, przez widzów, przez kierowców przedłużających prawo jazdy, y, stan zdrowia mógł Ci się polepszyć i wtedy warto pójść do nieco innego lekarza niż do tego, który dał Ci prawko mm, krócej, a być może ten następny da Ci prawo jazdy na dłużej niż lat 5. Także, na tym kończę. Mój Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia o prawie jazdy, szczególnie przedłużaniu terminowego prawa jazdy z powodu różnych chorób, z różnych powodów zdrowotnych, napisz to w komentarzu do tego wideo. Jak nie jesteś jeszcze moim widzem, zasubskrybuj mój kanał YouTube, lekarz medycyny pracy lub obejrzyj kolejny filmik poświęcony badaniom kierowców.